By jak baldzior się cieszą widzowie be jak baldzior, luźny kanał goblina, be jak baldzior i się cieszą widzowie be jak baldzior, luźny kanał goblina. Nie nie nie nie nie nie mogę gadać bo się nagrywam odcinek zaraz, wiesz no dobra naraz a jak Baldior, wiele innych ma, Jak Baldior, zasumujecie, jak ja B. Jak Baldior filmy nagrywa. Najpierw filmy, potem patrzę, który rzucić pierw. Baldior to geniusz, każdy gościu ci to powie. Subskrybujesz, łapka. Filmy sobie zrobię. Moja mama nic nie powie, kiedy filmy przy niej robię. Idę z nią nagrywać, bo mnie odpędza od Twitterów. B jak Baldzior i się cieszą widzowie Bejak jak Baldzior, luźny kanał Goblina Bejak jak baldzior, i się cieszą widzowie Bejak jak Baldzior, luźny kanał Goblina Wiele imię be jak Baldzi oraz jak jakie aby jak Baldzior filmy nagrywa najpierw filmy potem patrzę które wrzucić pierw. No dobra teraz filmy subskrybenci proszą hyperów a teraz chowa odbijane a jeśli się spóźnisz w zostawieniu łapki to cię zwisuję kepl.